Widać bardzo ciekawą zabudowę Typowa kamienna Ale ja sobie pójdę tam dalej Tutaj inna ciekawa ulica w Old Aberdeen pójdę sobie w tamtym kierunku a domki wyglądają mian mniej więcej tak jedenasty marzec 2013 roku skrzyżowanie Don Street Cieka jakaś ciekawa płaska rzeźba stary Aberdeen, Old Aberdeen i ciekawy kamienny budynek.